Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było filmowania z zakółka, co? A dzisiaj był fajny dzień. Dzisiaj, moja żona uratowała mnie z niezłego fakapu, takiego zawodowego. Także fajnie. Fajnie mieć taką dobrą żonę. Chłopak Może każdym razem by nie weszło idealnie i może tak ci się to wtedy... Spoko, spoko Cześć Cześć Trzeba dzisiaj premierę zrobić Cześć A no właśnie Cześć no Opowiedz sobie sobie Piję wodę Paweł o tym co jesz Bierz kamam, kanapkę z camemberta Znaczy nawet nie kanapka, bo kanapka musiałaby zabierać pieczywo, a nie jem pieczywa W związku z czym sam, sam cer Brawo! Nie, nie tylko oczywiście. Czy na przykład opitoluję wątróbkę. Nie o. była bardzo dobra. Z cebulką. Chociaż to jest nie wege. To ja się nie Co, zgadzam. Ja nie jestem wege. Jestem antywege. Ty, jest ty jesteś wege? Dali, piję wodę. Pijesz wodę? Ale czy jesteś wege? Co? Ty jem mięso w każdej postaci. Ale pijesz Żywej wodę? też. Żywe, żywe też. Koninę. Jednak czy jesteś weganinem? Weganinem nie. Nie jestem weganinem. A czy jesteś człowiekiem? Nie A! A! Cześć! Zbliża się przepiękna majówka pełna deszczu Ja mam to gdzieś bo nawet jak jest deszcz to biegam i nawet jak jest deszcz to wychodzę z domu Moja rodzina robi tak samo, tutaj chodzimy na spacery w deszczu i jest super, nie ma złej pogody, są tylko złe ciuchy. Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o takim pewnym zdaniu, które jest często wykorzystywane przez różnych ludzi piszących albo mówiących o produktywności, o startupach. I to zdanie brzmi, done is better than perfect, czyli zrobione, gotowe jest lepsze niż perfekcyjne i o ile oczywiście część tego jest prawdziwa czyli na pewno lepiej jest tak jak o tym pisze Seth Godin w tej swojej książce Lynchpin, lepiej jest określić sobie datę, w której dostarczymy projekt i w tej dacie go dostarczyć nawet jeżeli on nie będzie perfekcyjny niż nie dostarczyć i czekać na to, aż on będzie perfekcyjny i pracować, dążyć do tej perfekcji, bo do tej perfekcji nigdy nie dojdziemy. Serdecznie mam dość produktów, które są wypuszczane do ludzi, sprzedawane są za konkretne pieniądze, podczas gdy nie są gotowe, nie zostały do końca przetestowane. Są czymś, co ja nazywam sprzedanymi betami, tak? Czyli sprzedana beta to jest coś takiego, to jest oprogramowanie w stadium beta, albo usługa, może to nie być software wcale, ale w stadium beta, nie przetestowane do końca, która jeszcze czasami gdzieś tam nie działa. Myślę, że stoimy u progu takich czasów, że sprzedawanie bety, czyli niegotowego produktu, już nie będzie możliwe, bo klienci nie będą tego akceptowali. Myślę, że za 4 lata nikt nie łyknie oprogramowania, które nie będzie dokładnie przetestowane pod kątem Customer User Experience. I oczywiście wiadomo, że w oprogramowaniu to zawsze będą bugi, wiadomo, że w procesie usługowym coś tam zawsze będzie nie działało ale 95% funkcjonalności produktu musi być na wysokim poziomie w sensie będzie musiało być na razie to z tym jest różnie jeszcze i bardzo się cieszę z tego, że tak w przyszłości będzie bo dzięki temu klienci będą trochę spokojniejsi Także ja uważam, że sprzedawanie nie do końca funkcjonującego produktu jest strasznie słabe. Drodzy przedsiębiorcy, nadchodzą czasy prawdziwie przetestowanych, kompletnych produktów. Super!